ciekawe zapytanie, w którym w sumie o to chodzi Czy lekarz uprawniony do badań kierowców będzie Ci kazał zdjąć soczewki kontaktowe, aby ocenić wzrok przed i po korekcji a Ja soczewek nie noszę, to zademonstrowałem to na przykładzie okularów I problem ten może wystąpić jak badanie odbywa się po szkółkach jazdy nie jest to zbyt rzadkie i często nie ma tam warunków do ich higienicznego zdjęcia a czasami nawet badany nie spodziewa się że będzie badany, prawda? Przychodzi tylko zapisać się na kurs, a przy okazji jest lekarz No i jest okazja do przebadania się Pytanie mojego widza Mam wadę wzroku minus 6, minus 6,25, od lat noszę soczewki, obecnie minus 5 i 5,25, w których widzę dobrze Mój znajomy, który nosi okulary podczas badania miał sprawdzony wzrok bez okularów a następnie w swoich okularach aby zweryfikować, czy może ich używać podczas jazdy czy też potrzebuje mocniejszych. Jak wspomniałem, od lat nasze soczewki i jedyne stare okulary, które posiadam są stanowczo za słabe. Jak więc będzie się odbywało to badanie? No, bez soczewek, a następnie zostanę poproszony o założenie swoich soczewek, czy też powinienem mieć okulary do badania, oczywiście o odpowiedniej mocy. No, czy może tak standardowo, jak u okulisty, na gołe oko, co wykaże, oczywiście, że nic nie widzę, a następnie po nałożeniu odpowiedniej ilości soczewek zostanie zbadana moja wada wzroku Nie wiem, czy takie badanie ma na celu po prostu zaznaczenie, czy do prawa jazdy potrzebne są okulary lub soczewki czy też określenie, że osoba dysponuje odpowiednimi do jazdy okularami i soczewkami No już odpowiadam, w sumie jedno i drugie, bądźmy szczerzy Dodatkowo, jeżeli dostanę kod ograniczeń 01.06 to czy mimo wszystko na egzamin powinienem przyjść w okularach, czy mogę w soczewkach? Pozdrawiam Najsensowniejszym rozwiązaniem dla mojego widza jest wykonanie wcześniej badania okulistycznego i okazanie tego wyniku lekarzowi uprawnionemu no, Znam niestety lekarzy, którzy nie mogą wykonać badania ostrości wzroku przed korekcją czyli bez tych soczewek i po korekcji dają krótkie terminy ważności prawa jazdy no, co będzie generowało Ci koszt powtórnego badania Z drugiej strony, na kategorię B najważniejsza jest poprawna ostrość wzroku po korekcji, w korekcji no i szczerze mówiąc, nie ma znaczenia jej wielkość czy to jest minus 2 dioptry, czy minus 18 dioptrii, prawda? Czyli korekcja tutaj jest tak zwaną ilością dioptrii i w mojej, ale powtarzam, w mojej opinii badanie bez potrzeby zdejmowania i powtórnego zakładania soczewek kontaktowych jest pod pewnymi warunkami dopuszczalne Jakimi to warunkami? No, no dotyczy to raczej tylko kategorii niezawodowych No i poza tym no wymagałbym od lekarza rzetelnego wykonania całego zakresu badania wzroku, czyli pole widzenia i tam parę innych elementów określonych przez Ministra Zdrowia Natomiast gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości odstąpiłbym od tego badania i mimo wszystko dokończył je w swojej przychodni lub skierował do lekarza okulisty Oczywiście jak otrzymasz kod 0106 upoważnia się to do przyjścia zarówno w soczewkach kontaktowych, jak i okularach No i na egzamin poszedłbym w tym czym lepiej widzę, prawda? Jeżeli całe życie nosiłem soczewki to po co na siłę ubierać okulary w których można dostać jakiegoś kręćka, prawda? No, I po powtórnie dostosowywać się yy, do tych okularów. Natomiast co radzę ci na sam koniec? I to często się z tym spotykam. Po pierwsze, nie oszukuj, że nie masz założonych soczewek, jakie masz, prawda? Przychodzisz no, na początku, nie przychodzisz bez okularów, nie widać, czy te soczewki masz, czy nie masz. Natomiast, y y lekarz jak już ma troszeczkę doświadczenia i naprawdę niewiele mu to potrzeba. Stwierdzenie tego faktu dla niego nie jest trudne, prawda. Tam popatrzy ci w oczy i widzi tutaj rąbek, rąbek soczewki, ale niestety kłamstwo na początku badania może uprzedzić tego lekarza, że masz troszeczkę większy problem ze wzrokiem niż tylko ta korekcja i noszenie szkieł kontaktowych. I wierz mi, z reguły skutkuje to jakimś krótszym terminem ważności prawa jazdy, a następnie koniecznością dodatkowych płatnych konsultacji, nie mówiąc o tym, że badanie lekarza uprawnionego zbyt tanie nie jest. Przy okazji, co bym zrobił? Przyniósłbym jakąś yy, temu lekarzowi receptę okularową, no tak, aby mu rozwiać wątpliwości, jakie się mogą pojawić. Ja takie recepty dostałem podczas dopostowywania swoich okularów, akuratnie to jest jakiś salon Paris Optique, prawda? We wrocławskiej Magnolii, tutaj, tutaj masz tutaj masz ich jakąś tam, yy, że tak powiem, reklamówkę Natomiast, yy, salony optyczne dzisiaj, czy to robi optometrysta, czy okulista Jakiś Ci tam dokument dają, prawda, i wystarczy przyjść z tym dokumentem, czy skserować ten dokument i lekarz już będzie wiedział, że tak jak w moim przypadku no mam po prostu na oko prawe minus 2,5 dioptry, na oko lewe minus 4,5 A do widzenia, do patrzenia, akurat nie patrzenie nie będzie Ci potrzebne podczas prawka, minus 0,5 i minus 2,75 Także, tą receptę na pewno otrzymałeś, poszukaj, seruj I w 99% problem Ci to rozwiąże Natomiast prywatnie uważam, że okulary czy szkła kontaktowe no nie powinny dyskryminować ludzi wcześniej czy później, czekają każdego z nas z wiekiem wzrok się pogarsza jeździć trzeba, czytać trzeba komputer, że tak powiem obsługiwać trzeba to jest salon Pari optik, w którym byłem i proszę bardzo, nowe okulary do dali, nowe okulary do czytania, także bye bye mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny i transportu i jeżeli ty miałeś jakieś ciekawe zdarzenie podczas badania lekarza uprawnionego do badań kierowców, szczególnie w szkółce jazdy Miałeś szkła, no i tam nagle się zrobił problem z tym badaniem To serdecznie zapraszam Cię do komentarza tego wideo, jak to się odbyło w Twoim przypadku, a najważniejsze jak to się skończyło w Twoim przypadku